Absolwentka Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaczytana w Folknerze, Hrabalu, Mrożku, Dostojewskim i Lemie. Od 20 lat mieszka na Kaszubach, nad jeziorem Wdzydza. W okolicach Londynu dorabiała nosy rzeźbom stojącym w pałacowych ogrodach. Londynia pracowała w fabryce cekinów Brody Hans projektowała kruszowe zabawki i ilustrowała książki dla dzieci. Ślady jej artystycznych działań można znaleźć w kościołach archidiecezy warszawskiej. Debiut literacki Moja Wróblewskiego to jednocześnie autobiograficzna opowieść o dzieciństwie w Gdańsku wczesnych lat 50., jak i esej o mieście. Joanna Breza mówi, książka powstała, bo miałam czas i trzy wnuczki w wieku mojej bohaterki. Wnuczki, pębki świata, tonące w plastikowych zabawkach. Wnuczki, którym niczego nie brakowało, ale tak naprawdę tu brakowało im dzieciństwa takiego jak moje. Rodzice dziecięcej narratorki są nowymi mieszkańcami Gdańska i próbują zorganizować sobie życie w pół zrujnowanym mieście, wśród złowrogich absurdów stalinowskich rzeczywistości. Joanna Breza do opisu lat 50. znalazła oryginalny literacki klucz poetyckich, pełnych humoru, prozatorskich obrazów. Wspomnienia autorki przenoszą czytelników na niewielką uliczkę w okolicach Politechniki, która pozwala Joannie Brezie odtworzyć magiczne światy dzieciństwa, a szerzej także ducha miasta przejawiającego się przez opisane drobiazgi, gwiazdu obrazów, zapachy. Pisma nieistniejącego